Ustal, czy ułamki 30-45 i 54-81 są równoważne. Najprościej można to zrobić, upraszczając oba ułamki. Jeśli wyjdzie to samo, są równoważne. Zacznijmy od 30-45. 30 przez /45. 30 45. Jaki jest największy wspólny dzielnik obu liczb? Widać, że obie dzielą się przez 15. To właśnie nasz dzielnik. 30 równa się 2 razy 15, a 45 równa się 3 razy 15. Możemy zatem podzielić licznik i mianownik przez 15. Jeśli podzielimy i licznik i mianownik przez 15, co otrzymamy? Razy 15 podzielić przez 15 to się wzajemnie znosi. Tak samo tutaj też można skreślić. Pozostaje nam więc ułamek 2 trzecie. 30-45 to tyle samo co 2 trzecie. Te ułamki są równoważne. 2 trzecie to najlepsze uproszczenie tego ułamka, nie da się go bardziej uprościć. Teraz weźmy się za 54,81. 54 przez /81. 54 81. Zobaczmy. To trudniejsze. No tak, licznik i mianownik można podzielić przez 9. Możemy zapisać 54 jako 6 razy 9, a 81 jako 9 razy 9. Teraz podzielimy licznik i mianownik przez 9. Razy 9 dzielone przez 9 znosi się, więc pozostaje nam 6 dziewiątych. Ale 6 można zapisać jako 2 razy 3, a 9 jako 3 razy 3. Trójki się skracają. Można to zrobić albo dzieląc licznik i mianownik przez 3, albo mnożąc oba przez 1 trzecią. To równoważne działania. Mogę podzielić przez 3, albo pomnożyć przez 1 trzecią. Powiedzmy, że dzielę przez 3. Zrobię to teraz. Nie chcę zakładać, że umiecie już mnożyć ułamki. To będzie później. Dzielimy przez 3. Razy 3 podzielić przez 3 znosi się, tutaj także, i zostaje nam ułamek 2 trzecie. Zatem oba te ułamki, po uproszczeniu przez znalezienie największego wspólnego dzielnika okazały się być równe 2 trzecie. Są to więc ułamki równoważne.